O kurwa, czy to już dziesiąty odcinek z serii rozpalania aut? Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dawid E, ja, ja jestem Szun, a ze mną jest Dawid. Teraz zobaczymy, jak Dawid rozp***la auto na wyścigu. Pa, pa! 3, 2, 1, go!